Na pytania. To już kolejny odcinek. Bardzo dziękujemy za nie wszystkie. Eee, I mam nadzieję, że dobrze się bawicie, bo my się dobrze bawimy przy, przy, przy Babie Bursztynu przy, no i przy odpowiedziach na Wasze pytania. Bardzo ciekawe. Eee, więc jedziemy dalej. Eee, widz Prosi, pisze, że bardzo fajnie byłoby zobaczyć kilka okazów różnego rodzaju bursztynu, zwłaszcza tego niebieskiego i czarnego, ile to możliwe. Kiedy pyta się Google o niebieski bursztyn, to pokazuje nam tylko ten sumatrzański. Bardzo fajnie byłoby zobaczyć. To zapraszam do mojego Facebooka, już tak wielokrotnie pokazywałem niebieskie bursztyny. I e, e, Już, no. Ja się nazywam Piotr Sobaczyński. Facebook się tak samo nazywa, prawda? I Na pewno w linku, w opisie bez problemu odnajdziecie. Sobie historycznie i... cofając się tym Facebookiem, zobaczycie wiele niebieskich bursztynów. No Podpisane są pod zdjęciem, że to... Tak, niebieski bursztyn i tak dalej. Zresztą tak często są te pytania facebookowe, prawda? Niebieski bursztyn, że niebieski bursztyn, który Dwa lata temu oprawiłem i znalazłem nabywcę na, na, na, na, na ten górsztyn, przepiękny górski Jest w rękach prywatnych, ale zdjęcia są i ja chętnie jeszcze raz pokazuję ten górsztyn. Oczywiście on już jest w biżuterii i, i, i już Trzeba pamiętać, że nazwa niebieski bursztyn rozczarowuje niekiedy, bo ktoś wyobraża sobie jakieś takie olbrzymie granatowe, prawda? Ten, to są bursztyny, które najczęściej mają jakąś powierzchnię błękitno-niebieską w jakimś tam stopniu, prawda? Do tego też, jak ta powierzchnia jest wielka. Czasami szlif, po tej powierzchni niebieskiej, żeby wydobyć, jest tak cienka ta powierzchnia, że wydobywa się tylko fragmenty tej niebieskiej warstwy, prawda? I jest to często słabo widoczne. No ja wiem, że, że, że kiedyś cięto brusztyny, tak? żeby wydobyć tylko błękit, prawda? Z tego, żeby było całe oczko w pierścionku czy gdzieś z znacznie większych bursztynów wycinano te niebieskie fragmenty. Ja nie należę do tej szkoły prawda, cięcia tych bursztynów. Ja wolę pokazać, że on jest we fragmencie niebieski, niż w rzeczywistości, gdzie bardzo dużo kiedyś niebieskich bursztynów można było znaleźć. Można było znaleźć w wyrobach bursztymniczych z lat 70 i 80-tych. E, e, bursztyny te były oprawiane białe najczęściej, bo to często ta niebieskość towarzyszy białą, białym żużlą. E, mm. i, I one były, te niebieskie części, powiedzmy, w tej e, e, niewidocznej, e, e, pod spodem pierściąka na przykład widoczne, wstydliwie ukrywane, bo e, e, ci, co wyrabiają e, biżuterię bursztynową, często o nie mają jakiegokolwiek pojęcia, prawda? E, no i tego był efekt. Zdarzyło mi się kupić bursztyny właśnie w takich wyrogach z lat 70. czy 80., Gdzie piękne niebieskie bursztyny były ochydnie oprawione, jak zwykle jak z Wytles Weberka, prawda? No tak, A aczkolwiek, z tego co zrozumiałem, widzowie bardziej by zależało na tym, żebyśmy nagrali jakiś film z takimi bursztynami, żeby... No nie, nagrywa filmów, tak. nie, no. nie nagrywamy filmów, prawda? Nie może, nagrywamy, może coś takiego się... No piękne niebieskie bursztyny nie gra... można zobaczyć na zamku w Malborku, prawda? Mhm. E, są. Muzeum bursztynów w Gdańsku, prawda? Piękne niebieskie bursztyny Muzeum w Pałandze. Na pewno nie te Sumatszańskie czy, czy, czy, czy, czy, czy meksykańskie, mm -hmm. prawda? Są te bursztyny. Najwięcej niebieskich bursztynów wydobyto w Kadzidłowie. Kopalni królów ruskich w Kadidłowie. Tam dzisiaj jest w wyrobisku kopalni Skansen i hodowla Jeleni, chyba polskiej akademii nauk, prawda? Spacerując wokół tego wyrobiska, zdarzało mi się znaleźć po prostu nadal niebieskie bursztyny, które gdzieś tam występują. To się zdarza, prawda? Nie z specyficznych powodów tam akurat było tego nagromadzenia jakieś większe. No, przypomnę, że bursztyn złożak był sortowany przez wody według wielkości a przede wszystkim według ciężarów właściwych, prawda, te zjawiska Lubiane, tam minimalne różnice, ten bursztyn ma po prostu niebieski, inną wagę niż inne górsztyn, jest lżejszy, gdzie był taki pas w tym miejscu, gdzie odłożony z stopniejącego lodowca wody odłożyły taką warstwę tych niebieskich bursztynów. Trzeba pamiętać, że niebieskie brusztyny były zastrzeżone dla, dla koronowanych głów. E, tak jak w Rosji Czarny Dąb mógł być tylko używany przez rodzinę carską. Tak samo w Rosji niebieski bursztyn mógł być tylko przez rodzinę cara używany. E, w Prusach no tylko królowie Prus i suwerenni władcy Niemiec, prawda? Mógł być to baron czy hrabia, ale w suwerennym niemieckim państwie, mm. prawda? On też miał prawo widzieć, jak swoje władze mieć to niebieskie, niebieskie bursztyny. Poza tym niebieskie bursztyny można znaleźć właśnie w muzeach łowieckich. Ja sam wymyśliłem tą historię i to podjęto, nie wiem dlaczego. Ja zażartowałem kiedyś, że pytano mnie dlaczego, dlaczego w <śmiech> biżuterii myśliwskiej pojawiają się w tych zabytkach muzealnych, które znamy niebieskie bursztyny, prawda, oprawione w ruch, kości i tak dalej, tak jak ten. Ja powiedziałem bez absolutnej racji, prawda, że odstraszało to kleszcze, prawda? Ta bajka poszła gdzieś w tego. Całe Niemcy dzisiaj sprzedają jakieś preparaty z bursztynu na kleszcze, więc to jest absurde, prawda? Mało, ja w życiu robiłem wiele, oprócz dla psów, i to wcale nie z niebieskich bursztynów, przeciwko pleszczom, prawda? Te, czyli ta tradycja łowiecka, bursztynu i tak dalej, wywodzi się gdzieś z tych królewskich rodów, przede nie, wszystkim niemieckich, prawda? I e, nieoczekiwani niebieskich bursztyn w jakimś muzeum regionalnym, na jakimś e, e, zamku b, e, barona jakiegoś byłego państwa niemieckiego, nagle jest przepiękna kolekcja e, Biżuterii myśliwskiej z niebieskimi bursztynami. To się zdarza, prawda? Tu jest zadanie muzealników, którzy się tym interesują dokonania na przykład spisu tego, jakiegoś katalogu niebieskich bursztynów. Ten, na pewno nie były to były, były, były ani z Meksyku, ani z Sumatry, prawda? No wniosek jest taki, który mi się na szybko nasuwa, że najfajniej jest zrobić sobie wycieczkę do któregoś z tych muzeów, gdzie te niebieskie bursztyny można zobaczyć tak, tak naprawdę mm -hmm. tak, bo to może się okazać, że też jest To Bo fotografia już przekłamuje często. To jest kolejny powód, a może to się okazać, że to jest fajny powód do tego, żeby się ruszyć z domu i coś obejrzeć tak. własnymi oczami, mm -hmm. a nie... Ale najlepiej tak może i samemu go złowić. To najlepiej <laughs> dokładnie, ale lepiej wiedzieć wcześniej, jak, jak, wygląda, jak wygląda, to najlepiej mhm. z kolei zobaczyć na żywo. Natomiast tak, jeżeli nam się uda, jakieś takie okazy się trafią, no to faktycznie możemy się spróbować kiedyś pokusić o, o, o sfilmowanie tego. Na pewno nie jest tak, że mamy w tej chwili pełne kieszenie czarnych, niebieskich, fioletowych bursztynów. I, I zaraz będziemy wyciągać i tutaj filmować. Niestety musimy poczekać, na to że się znajdą. Są tak duże rzadkości, że raczej nikt nie dysponuje. Tutaj arsenałem, jeżeli to muzeum. No, tak, Proponuję, to... jeżeli ktoś poszukuje niebieskich bursztynów, to udadzenie się do sklepów jubilerskich Gdańska Krakowa i tak dalej, gdzie e, e, od lat zalegają oprawione w sreberka, prawda, e, białe bursztyny i odwracać pierścionki czy wisiowie tak. do czy Czasem no, nie jest no, to niebieski no, bursztyn, tam najprędzej no, Państwo znajdziecie, prawda? Jeszcze raz, jubilerzy nie mają pojęcia na, na temat bursztynu, prawda. No, no. Dobra, to myślę że, myślę, że to pytanie mamy załatwione. Tutaj kolejne ciekawe pytanie. Widz pyta o różnicę w Błyszczyźnie Bałtyckim, bo wspominaliśmy pustkę i zatokę i czy są jakieś inne regiony. Helko, obrzek. Potem druga część pytania, ale myślę, że ponieważ tutaj... Zacznijmy od Polski, bo tylko część pytania dotyczy reszty akwarium, chyba że uważam, że tą sesję zapowiada jest, no dopełynę, jest, sens jest. Przy... jeszcze raz bursznicz w całym Bałtyku. Bursztynowym wybrzeżem jest nazywany odcinek wybrzeża południowego, zaczynający się na Westerplatte, a kończący się. końcem Mierzei Kurońskiej mhm. i to jest bursztynowe Wybrzeż, w tym jest Półwysep Samijski, obydwie Mierzeje Kurońska i Wiślana, Wyspa Portowa, Wyspa Sobieszewska, no, kolejna Wyspa, nie wiem jak się będzie nazywała, prawda? To jest rejon połowu Bursztynu, główny, to, prawda? Że w, tym, w tym pytaniu bardziej chodziło o różnicę w Bursztynie między Ustką na przykład a Zatoką, tak, bo, bo o tym mówiliśmy. Jest, ale ona jest niewielka, prawda, jest to wysublimowane rozróżnienie Bursztyn w tych rejonach, też może być zróżnicowany, prawda, na bursztynowym wybrzeżu. Ja poznaję bursztyny, gdzie zostały złowione po tym szlifie morskim, prawda, który ten... Dokładnie. Ja, ja, ja rozpoznaję, czy bursztyn jest z ustki, czy jest z zatoki, dosyć szybko, bo te bursztyny różnią się od siebie z wy wyglądem. Wyglądem, Zdecydowanie... bursztyny z okolic środkowego Polskiego Wybrzeża, ich jest niewiele. Hmm. ale są bardziej żółte bym powiedział. Tu One wyglądają bardziej wysycone kolory, są lepiej wykrystalizowane, ta przezroczystość jest w nich znacznie mają ma inny przełam, o ile ma inną twardość, ale z przełamu to od razu widać. O ile bursztyny Zatoki Gdańskiej, generalnie z całego bursztynowego wybrzeża mają przełam nieregularny, mhm. tak bursztyny usteckie mają przełam najczęściej muszlowy, mhm. charakterystyczny dla materiałów twardych. Faktycznie różnią się twardością, ale w stopniu niewielkim. Tak, tu bardziej chodzi o swoistność wytrzymałość na uderzenia. Tak? Tak? Wytrzymałość tak. na uderzenia, bo sztynu usteckich jest znacznie większa. Z tego powodu na przykład ja y, lubię z nimi bardziej pracować. Natomiast i przy, przy tych błocztynach zwanych szklakami mm -hmm. to ta lepsza krystalizacja, tak? bo być może ze względu na większe prasowanie, może tam były inne warunki geologiczne, podobno w przemieszczenia... W, podobno w ostatnim zlodowaceniu ten rojejon pokrywała najgrubsza pokrywa lodu. W sensie tamte okolice... Tamte okolice, prawda? I tam, e istnieje taka teoria, że te bursztyny tam zostały po prostu bardziej sprasowane, jak gdyby, prawda? I, które zalegały w jakichś tam warstwach i stąd się to bierze. Ja znam bursztyny również z wybrzeża NRD, Danii i tak dalej, czy z Atlantyckiego wybrzeża, czy bursztyny fińskie i bursztyny estońskie. Prawda? To niewielkie już ilości, ale tam są i prawdopodobnie też nie przybyły tam dryfem jakimś, tylko one są miejscowe. Te bursztyny niczym się nie różnią od bursztynów Zatoki Gdańskiej. Jedyny wyjątek to są te jakby bardziej sprasowane bursztyny tak jak umówiliśmy się w Usteckiego wybrzeża. No, tak prawda? w cudzysłowie, cudzysłowie. cudzysłowie. to jest. Natomiast kopalniany bursztyn jak się ogląda, takie podobne do Usteckich widać w rejonach, które by się pokrywały znowu z tym, generalnie Kaszub, prawda? I z Zachodniego Pomorza te, tych morendennych. Tak. i, i ten. Z koszybski pół bardzo piękne bursztyny pięknie, tak. z bardzo pięknie wysyconymi kolorami. Czy to są maty, czy to są szkła tak zwane, to one, one potrafią być piękne. Natomiast to też zależy tak naprawdę do czego ten bursztyn ma być użyty. bo mm, Bursztyny tutaj z zatoki potrafią mieć niezliczone ilości barw, mm -hmm. i szczególnie matowe, tak jak oglądałem ostatnio u Ciebie Piotrze, no, przepiękne mozaiki tworzą. Tego na przykład ja w tych ustackich bursztynach nie widziałem, więc jakby. Gdybym się zajmował takimi bursztynami, no to... dlatego Chińczycy je wolą bardziej, prawda, te usteckie bursztyny? Nie, nie wiem, hmm. ale chodzi mi hmm. o to, że tutaj, tutaj te mozaiki kolorów, wiesz, łączenia, przejścia, hmm. bardzo mi się podobają. W tych usteckich tego nie widziałem, w tych usteckich mówię, ale to ja się zajmuję głównie bursztynami szklakami tak zwanymi. Hmm. Więc pod tym względem wolę był ustackie niż. Aczkolwiek tutaj też ładnych parę takich bursztynów złowiłem. To nie jest tak, że one tutaj nie występują. Hmm. Tylko, że jakby w całej tej masie, no, to jest ich mniej więcej tyle samo, gdzie jak złowię tam czy tu, będę łowił, to złowię tam tym. Zresztą nie jest jednoznaczny. Dryw zachodni jest tak silny, że ja sądzę, że w jakiś sposób bursztyny usteckie potrafią trafiać również do Zatoki Gdańskiej. Ja też mam wrażenie, że z całego Bałtyku mogą tak naprawdę lądować w finalnie na tych wybrzeżach. Tak? Tak. Dlatego być może to się nazywa wybrzeżem bursztynowym. Ale te, te, te tutaj bursztyny, które ja kojarzę z bursztynami z Zatoki, które sam łowiłem, yy, potrafią mieć bardzo piękne właśnie maty. Tak. Czyli w bardzo różnych odcieniach, takich, których nie spotykałem na Wybrzeżu Usteckim, o takim powiem. Ja kolekcjonerem bursztynu nie jestem. Ja podchodzę do bursztynu bardzo praktycznie, prawda? Jestem projektantem biżuterii i robię z tych moje projekty po prostu, z tych złowionych bursztynów. Zdarzają się wyjątkowe okazy które przechowuje, to nie znaczy, żebym kolekcjonował. Jeszcze raz tą funkcję, funkcję edukacyjną. W sprawach bursztynu powinny mieć muzea bursztynu, które są. I tam zachęcam wszystkich wielbicieli bursztynu do odwiedzania muzeów wyspecjalizowanych w Bursztynie. A łowić Bursztyn, no to wiadomo od wybrzeży brytyjskich, wybrzeży północnych Niemiec, a Holandii również też, Niderlandów dzisiaj. No to było tak. następne hmm. pytanie, więc hmm. jakby właściwie możemy płynnie przejść do tego następnego pytania. Które brzmi? O poławianie w innych krajach. Kto tak. Ktoś próbował? Jak to tam wygląda, jeżeli próbowało, Próbowałem. Komuś... No. No. Jak to tam wygląda pod względem. Rosja odpada z reakcji zakazu, podobno, ale Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Szwecja. To znaczy nikt nie wymyślił jeżeli już w jakiś sposób człowiek się dostanie w taki rejon kaliningradzki. To jeżeli ktoś znajdzie się na tamtejszych plażach, to są miejsca na tych plażach, które są uważane za turystyczne. No i dlaczego ja, jeżeli miałbym znaleźć bursztyn na tamtych plażach, czy w czasie kąpieli wyciągnąć z wody bursztyn, dlaczego byłoby to zabronione, to, to, to znaczy, to jest kolejny mit. Najbardziej prześladowanym miejscem. Po, poławiaczami bursztynu we wszystkich krajach, a Polska zawsze, prawda? Nie wiem dlaczego, prawda? No, ja wiem dlaczego, no, ale nie musimy ty, ty, w te tematy głęboko wchodzić. E, hmm. e, bursztyn można łowić nad całym Bałtykiem. No, oczywiście to czasami licencja. są kraje, gdzie licencje, tak jak w Polsce, wymaga się jakiś pozwoleń i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie czy, czy, trzeba pamiętać, że z prawa morskiego wynika jedno współczesnego prawa morskiego, które na przykład zabrania w zasadzie łowienia brusztynu z Łodzi. Chodzi o bezpieczeństwo. Jeszcze raz, połów brusztynu jest sportem ekstremalnym. Nie ma nic wspólnego. E, z, z relaksacyjnym spacerem e, e, e, pani w podeszłym wieku, które zbierają burszty na nalewkę, e, gimnastykując się przy tym i e, e, e, oddychając areozolem morskim. To jest zupełnie inna sprawa. Nie ma nic wspólnego to zbieractwo e, z połowem bursztynu. Natomiast Sport pod nazwą połów bursztynu jest sportem niebezpiecznym i we wszystkich krajach jest to pod względem bezpieczeństwa łowionych. Użycie łodzi w czasie sztormu, fali przybojowej stwarza z całą pewnością ogromne e, e, niebezpieczeństwo dla życia tych ludzi, prawda? Dlatego jest to w jakiś sposób ograniczane. Natomiast połów z brzegu nie jest tępiony w jakikolwiek sposób. Mm -hmm. I tutaj oczywiście będzie tępiony w Rosji, jeżeli mamy, był ten połów, by się odbywał na terenie kopalni plażowej, prawda? Mm -hmm. Jest to teren, teren, teren zakładu pracy firmy wydobywczej kopalni, prawda? No to tam oczywiście jest to zakazane, jest to oczywiste, prawda? Mm -hmm. Natomiast historycznie właściwie na wszystkich wybrzeżach Bałtyku i nie tylko łowiono już w starożytności za czasów Wikingów. Wcześniej, i, daleko wcześniej, Kultura rzuseska, y, y, y, y, czy stanowiska kultury rzuseskiej żu, pokazują, że y, były to rozległe obszary. Prawda? Czyli tak jak powiedziałem, już w starożytności mm -hmm. i za czasów Wikingów. Tak. Staro... I... Ja pomyślałem o starożytności jako tej grecko-rzymskiej, a, ja po... a Ty mówisz o tej starożytności znaczy... jeszcze starszej. Tak, no, tak. Tak. generalnie od kiedy właśnie wiadomo, ona no to był na wszystkich wybrzeżach Botoku tak. i nie tylko, bo tak jak mówiłeś Piotrze, i w, na wybrzeżach angielskich, i na Morzu Północnym. W miejsce, bo miejscem na najsłynniejszym, prawda? To jest Fryzja, prawda? Północna Fryzjaku granicy z Danią i na duńskim wybrzeżu atlantyckim, Morza Północnego, łowi się bursztyn, ale i po przeciwległym stronie tu od cieśni duńskich itd. i tak dalej. We wszystkich miejscowościach też się łowi bursztyn, prawda? <śmiech> e, e, ludzi łowiących bursztyn, czy amatorski, sportowy. sportowych, e, e, i w Danii, i w Niemczech jest ogromna ilość, prawda, to, yy, to budzi takie same pasje i sensacje jak ten. Trzeba jeszcze pamiętać, że ostatni zarejestrowany bursztynnik w Niemczech yy, jako rybak bursztynu, prawda, yy, mieszkał na wyspie Zylc. Tam się nadal ten bursztyn, ci sami ludzie łowią, prawda, tylko już yy, tego zawodu formalnie nie ma. Rozmawiałem z człowiekiem, który kupował bursztyn z Frankfurtu nad Menem, z pogłębiarek, Tam, z pogłębiarek, z, które pogłębiały tak? Tak, możliwe. No, no, na całej tej szerokości można tak naprawdę się bawić w połowę bursztynu. Mhm. Tak? Zdjęcia czy znajomych z Rugi, czy, czy z okolic tamtych zachodnich, też pokazują, że piękne bursztyny tak naprawdę nie można znaleźć. Natomiast na Polak w znajduje się bursztyn wszędzie, prawda? Tak. W, w całej Europie. Czy bursztyn łowi się w Holandii? Nikt tego specjalnie nie, nie, nie na niderlandzkim wybrzeżu, prawda? Nikt tego specjalnie nie, nie próbował łowić bursztynu. Hmm. Natomiast przy wszystkich pracach w Holandii związanych z budową wałów, kanałów i tak dalej. Ogromne bursztyny w Holandii są znajdowane. Dlaczego ogromne? Ja sądzę, że one przypłynęły tam po prostu, Wiesz, mając większą wypełnianie. Atlantyk jedzie, jedzie. ma zupełnie inne pływy, czy, czy może północne. Mm -hmm. Ma o wiele większe wpływy niż Bałtyk, wpływy do potrafią dochodzić. No, tak jak sobie ko kojarzę okolice Mont mm, saint Michel, mm -hmm. no to tam jest na tyle płaskie to wybrzeże, że mm, podczas odpływu można dojść dwie wyspy dalej, mm -hmm. oddalone po ładnych parę kilometrów od siebie a podczas przypływu całe Le Mans Saint-Michel hmm. jest otoczone wodą. Tak. Tak? I to się dzieje w ciągu 12 godzin. Hmm. Więc może się okazać, że tam z tego powodu jest też ciężko łowić bursztyn. Tak. W że, że, że... od no, no, oddzielającym wyspę z hmm. od lądu, e, przeciętej tylko groblą e, linii kolejowej, e, tam łowiący bursztyn e, zastawiają sieci w rowach, prawda, takich wykopanych, gdzie i bursztyn i drewno dryfowe zatrzymują się w tych rowach i w czasie odpływu tam się zbiera też bursztyn, Ze względu na wysokość wpływów techniki połowu może zupełnie inne na Morzu Północnym niż na Bałtyku. Bałtyk ze względu na bardzo Niewielkie pływy pozwala łowić właściwie cały czas to Dobrze. wybrzeże się nie oddala. No to nie, nie cały czas jest przez zasolenie, prawda? W okresie zimowym, na przykład na można łowić cały rok z racji wysokiego zasolenia. Tak, no, mi, mi raczej chodziło, mówiąc cały czas o to, że w sensie 24 godziny na dobę, a nie 365 tak? dni w roku w w tym sensie cały czas. Musimy sobie zrobić kolejną przerwę techniczną. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze i tak dalej, i tak dalej. I do zobaczenia. zapraszamy do naszej do zobaczenia w następnych Programów, tak. do zobaczenia.